Nie C'est la première ażury tam na drugim żeby się na to to ale ty nie masz tego ale ty nie tak? dobra, bo on mi że ty boże ci zapozniesz się kula! nie może to a to broski dosłownie. Nie, A nie, nie, Zostawcie. Zostawcie. Zostawcie. Zostawcie. Ale nie czytamy, jak to wygląda w zerach. głowie, to tak Ale tak o! Oh. O! <średenia> Nie ma ty? pływa, żeby na dokołowaniu mądrości To już było I znowu matka życzył mi dużego południa. Bardzo przepraszam, Nie Nie Proszę, sensem. Po prostu to To tak. 4, 2. Nie, nie, nie, nie. 4-2? No i źle. Trzy minuty. No, niech mi się to O şekilde pasta burada ya. Biz de ya burada koyacağız ya. Hadi. Tamam dedim.